Witam Państwa bardzo serdecznie, jestem kamerzysta i w dzisiejszym odcinku w końcu zemścimy się na tej podłej. ty podłej Nie będę tutaj używać niecenzuralnych Ty słów, w nie sposób w końcu jak wiecie, albo i nie wiecie, przez ostatnie dni był dla mnie totalnym hamem, niszczył mi dni, traktował mnie jak totalnego śmiecia, pomimo że dałem mu wszystko i za to zniszczymy temu knujowi. po prostu nastrój, wszystko mu jak... Z go po prostu zgłaszać z błotem. Wiem, że wy również chcecie go zbesztać z błotem, bo zasłużył na to, po prostu zasłużył na to przez jego perfilne, hamskie zachowanie w stosunku do mnie. W dzisiejszym dniu zabierzemy mu wszystko co ma. Jak wiecie, jest totalnym nieudacznikiem i jedyne co ma to dziewczynę, z którą jest ponad półtora miesiąca. Nigdy mi jej nie przedstawił, ale dzisiaj idiota przyznał się do tego, że jedzie do niej. Udało mi się zdobyć przepustkę na 3 dni, więc mogę pojechać do swojej dziewczyny i sobie poigrać z nią przez równe 72 godziny. Wreszcie będę mógł się zrelaksować od tego zafajdego szczerbatego geja, co ze mną siedzi w Celi. Nie ukrywam, że podróż będzie trochę długa, więc może sobie jakiejś muzyczki posłucham zajebistej. O! W moim samochodzie mam to kradzione radyjko, co jakiemuś chłopu z workiem na głowie podwaliłem. Może zobaczę, jakiej muzyczki sobie słuchał. w ja dole niech ktoś to włączy. Wolę słuchać gejowskie porno niż to gówno. Kurwa mać! Przecież to ten gejuch z więzienia szczerbaty! Ja pierdolę! On mnie musi kurwa wszędzie prześladować chuj jebany! Jeszcze pewnie będzie marszyć z o Kiedy ja z moją dziewuchą będziemy uczyć się własnej anatomii! Halo, Kochanie, jakiś lepiej mi zaczepia! Co kurwa! Ktoś śmie zaczepiać moją królową! Zapierdalam do ciebie zajebać gościa! Zostaw mnie szczerbaty potworze albo z twoich jaj zrobię ci jesień średniowiecza. Co ty tu, kurwa, robisz świniopasie zajebane. Chciałem być miły w stosunku do twojej dziewczyny. Ja ci kurwa damy miły, rozpierdolę cię tu i teraz, pierdolone śmieciu. Nikt nie będzie próbował poderwać mojej dziewczyny. Kochanie, odsuń się. Pokażę mi gdzie raki zimują. Ale czemu mnie pchać? To ja, idziemy do mnie się podawić. Przykro mi, ale mam okres. Ja pierdolę, na chuj się fatygowałem. Chyba będę musiał pomęczyć kogoś innego.